Dzisiaj obchodzimy dziesiątą rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej i 20 lat naszego stowarzyszenia. Trudno w kilku słowach ująć, jak daleką drogę przeszliśmy w tym czasie, jak wiele skorzystaliśmy dzięki funduszom unijnym, dzięki otwartym granicom. Dziś jesteśmy dumni z tego, gdyż mogliśmy zmienić Polskę, a ja jestem dumny z tego, że mogłem w tych dwóch negocjacjach i procesach uczestniczyć. Jednocześnie wydarzenia na Ukrainie oraz agresywna polityka Rosji Przypominają nam dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, że pokój nie jest dany raz na zawsze i że to nasze miejsce w Unii Europejskiej stanowi dla nas dodatkową Policję ubezpieczeniową. Członkostwo w Unii to gwarancja naszego bezpieczeństwa i naszego dobrobytu. Silna Polska w bezpiecznej Unii to główny, główna dyrektywa naszej polityki na dzisiaj.